Miejscowy piesek w kowarach Atakuje panią, chyba coś wyczuł dobrego Trzy ciekawe psiaki w kowarach i czekające przy sklepie Kropka, ulica 1 maja 12-14 Bardzo grzeczne psiaki Znalazła się pani właścicielka piesków Bardzo grzeczne podliny Niewiarygodne Jak wszystkie się ładnie słuchają Tylko ten jeden jakiś chyba Trochę smutny ale też dostanie.